Gdyby nie tum, gdyby nie bał, gdyby nie bik, gdyby nie rap, no powiedz To kim byłbyś teraz, gdyby nie dum, gdyby nie Maj, gdyby nie istniała scena, no powiedz mi Gdzie byłbyś teraz, gdyby nie tłum, gdyby nie bał, gdyby nie Big, gdyby nie rap, no powiedz To kim byłbyś teraz, gdyby nie dum, gdyby nie Mike, gdyby nie istniała scena, no powiedz mi Niesamowity przekaz, mowy, szybto Muza od rana, wskazana Na nogach się nie słaniam tylko pewnie krocze To nie palka na noży, ha? ja się staram Być sobą, życie w kolorze, nie krzycz o Boże, o nie To w siebie wiesz, bo energia jest w Tobie, a nie ukryta gdzieś wszystko by nie było widać Twoich łez wszystko co złe, i odmiej się nowy człowiek I Ci opowiem, albo znowu będę milczał Chodzi po głowie, najpiękniejsza życia misja no co chcesz, czego nie wyliczam. to utopia i nagle wszystko znika. gdyby nie mak, gdyby nie bik, gdyby nie nam, no powiedz! To kim byłbyś teraz, gdyby nie tłum, gdyby nie Majk, gdyby nie istniała scena, no powiedz mi! Gdzie byłbyś teraz, gdyby nie bóg, gdyby nie bak, gdyby nie bik, gdyby nie nam, no powiedz! To kim byłbyś teraz, gdyby nie tłum, gdyby nie Majk, gdyby nie istniała scena, no powiedz mi! Wkładam broni, samuraj bez niej nie ginie. I nie myślę o przegranej czy wygranej. Po prostu płynę na fali jak serwer. Mój świat to nie serwer. Zalecam przerwę, świeże powietrze. Powietrze wracamy do gry. Znajdę miejsce i to tlenie serce o nowe koneksje. Każdy ma swoje ścieżki, tylko ja i mój cień Skłębiamy ten styl dzień w dzień. Mogę opisać, ale brakuje snu, brakuje tchu. Nie mam siły, by stać. A jeszcze ci mówię o Jak Jak ruszyć? kobietów stóp, każdy mówi o chuj, chuj chodzi nie umie chodzić, potkając się o swoje nogi kopiąc pod sobą doki, wpadając wmawiając, że nie bądź o chuj chodzi, nigdy potrafię się sam osądzić nie muszę odmawiać modli, nie chcę wpadać z sobą w konflikt ani z bliskimi, chociaż czasem człowiek mąci, my tak, tych szorskich dla wielu niewygodów pracowałem plan rzeczy istotnych dla mnie ważnych mądrych, priorytetowych chcę robić swoje, układając słów do tych Serca, uczucia bolą wątro, leśność uczucia, tylko drania wody w owych Gdyby Nie gdyby nie bał, gdyby nie bit, gdyby nie rap, no powiedz mi To kim byłbyś teraz, gdyby nie tłum, gdyby nie Maj Gdyby nie istniała scena, no powiedz mi byłbyś teraz, gdyby nie tłum, gdyby nie bał, gdyby nie bit, gdyby nie rap, no powiedz mi To kim byłbyś teraz, tamam. gdyby nie tłum, gdyby nie maj gdyby nie istniała scena, no powiedz mi